Snajpka Jazz Club w rynku znaczy nie w rynku, tylko w Ełku Niestety po dwóch piwach już różne rzeczy gadam Kupiliśmy piwa mazurskie Świeże, niepasteryzowane Browar Olsztyn 6,2 objętościowych alkoholu Jeżeli Ci nie żal 8 zł bez napiwku To na pewno knajpka Jazz Club I piwo z browaru Kormoran jest dla Ciebie Do, bo... Do boju Do boju W poprzedniej knajpce piłem jakiegoś Lecha Kurcze, ale... Nisko nasyconego dwutlenkiem węgla. Naprawdę. Albo piwo z zeszłego sezonu, albo jakieś takie nieudane. Jazz Club w Ełku, na promenadzie. Browar Kormoran Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia, 5 lipiec 2014 roku.